Siemano w dzisiejszym odcinku recenzja Boom Simulator Zapraszam was serdecznie do oglądania To teraz może wspomnę nieco o tym czym jest Boom Simulator jak sama nazwa wskazuje, like Boom Simulator jest grom z gatunku gier mi, symulacyjnych, o naprawdę ciekawej tematyce, która zauce, moim zdaniem, zdaniem wnosi powiew świeżości you know, do tego gatunku gier. Ponieważ nie jest to taki tradycyjny symulator, like jakim wiele na rynku gier wideo. No, w tej produkcji naszym zadaniem jest wcielenie się w szalonego bezdomnego i zadbanie o jego potrzeby egzystencjalne. Tak w ramach wstępu dodam jeszcze, że Boom Simulator jest produkcją udostępnioną w ramach wczesnego dostępu. W związku z powyższym ten materiał nie stanowi ostatecznej recenzji tego produktu. W tym materiale przedstawiam moją wstępną opinię na temat tej produkcji, natomiast ostateczna recenzja tej gory pojawi się na moim kanale kiedy opuści ona fazę wczesnego dostępu. No dobrze, ale tyle słowem wstępu wystarczy, teraz przejdźmy do recenzji. Zacznę od tego, co w Boom Simulator mi się bardzo podoba. Podobało. Gora ma naprawdę ciekawą, nietuzinkową historię fabularną, do tego dodać muszę, że jest ona mocno okraszona humorystycznym akcentem, co według mnie jest również jej ogromnym atutem. Warto również dodać, że jak na grę znajdującą się w fazie wczesnego dostępu Boom Simulator jest naprawdę w świetnym stanie technicznym. A to moi drodzy, z mojej perspektywy, jest naprawdę ogromnym plusem. Teraz powiem nieco o oprawie audiowizualnej tej gry. No więc oprawa wizualna tej produkcji jest naprawdę przyzwoita, aczkolwiek szału w tej tematyce nie ma. Hmm, zaś jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, to jest ona naprawdę bardzo przeciętna. Ni zła, ni dobra. Czy można coś więcej powiedzieć na chwilę obecną na temat tej produkcji? Zdecydowanie tak, zatem przejdę sobie teraz do kolejnego plusa tej gry. No więc kolejną zaletą tej gry moim zdaniem jest naprawdę bardzo przyzwoita cena, która wynosi obecnie około 65 zł. I osobiście mam nadzieję, że cena tej gry nie wzrośnie, gdy opuściono fazę wczesnego dostępu. Jednak jeżeli chcesz nabyć tą produkcję w tej cenie, to proponowałbym Ci dokonać zakupu przed opuszczeniem przez tą górę fazy wczesnego dostępu, ponieważ niestety istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że gdy gora opuści fazę wczesnego dostępu jej cena znacząco wzrośnie. No dobrze, ale tą kwestię zostawiam już w spokoju. To teraz przejdę do kolejnej z mojego punktu widzenia bardzo ważnej zalety. A mianowicie cieszy mnie to, że deweloper pokusił się o dodanie do gry polskiego języka. Aczkolwiek szkoda, że w grze nie znajduje się pełna polska polonizacja, a jedynie napisy. No ale dobre i to. W tej produkcji również niezmiernie podoba mi się implementacja drzewka rozwoju nietypowych umiejętności co moim zdaniem znacznie umila rozgrywkę. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że Boom Simulator to ciekawa produkcja z ogromnym potencjałem i osobiście mam wobec tej produkcji wysokie oczekiwania. Jednak zobaczymy jak gara będzie się prezentować, kiedy opuści już fazę wczesnego dostępu. W tym materiale to wszystko do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem.